Cześć, bardzo się cieszę, że znów się spotykamy po tej nieplanowanej świątecznej przerwie i dzisiaj chciałabym Was zapoznać z metodą mycia i pielęgnacji włosów, która jest niesamowicie prosta, a przy tym bardzo skuteczna i jest to metoda OMO. Na pewno słyszeliście już tę nazwę, a pochodzi ona od kolejno wykonywanych po sobie czynności. Pierwsze O to odżywka, czyli nakładamy odżywkę na długość włosów. Potem mamy M, czyli mycie. Nakładamy szampon na skórę głowy, podczas gdy odżywka pozostaje na włosach, dzięki czemu włosy są zabezpieczone przed działaniem detergentów z szamponu, a skóra głowy jest myta. Następnie wszystko spłukujemy i nakładamy drugie O, czyli kolejną odżywkę, która ma zamknąć całą pielęgnację. Jak widzicie jest to niesamowicie proste, nie trwa też długo, a jest naprawdę skuteczne. Tak jak mówiłam, ta metoda bardzo dobrze pielęgnuje włosy, no bo nakładamy dwie odżywki w ciągu jednego mycia. Przy okazji mamy oczywiście czystą skórę głowy, włosy są zadbane, czyste, piękne, bo one tak naprawdę nie potrzebują na co dzień mycia szamponem. Wystarczy włosom, że będziemy je myć szamponem powiedzmy raz w miesiącu, żeby oczyścić się z takich cięższych zanieczyszczeń z powietrza i tak dalej. Natomiast tak na co dzień wystarczy po prostu wnieść w odżywkę i to jak najbardziej jest wystarczające. Ostatnio przyjęło się, że metoda OMO jest przeznaczona dla włosów kręconych i falowanych, ale wydaje mi się, że jest to błędne podejście, ponieważ metoda OMO nie jest po to, żeby wydobywać skręt albo cokolwiek innego z włosów, tylko po to, żeby dobrze je pielęgnować i umyć. Dlatego uważam, że nie trzeba się jej obawiać, nawet jeśli macie proste włosy jak drut, jakiekolwiek włosy, po prostu możecie jej używać, jeśli tylko czujecie, że musicie trochę podreperować stan swoich włosów, potrzebujecie je bardziej odżywić, ta metoda będzie dla Was. Na pewno do myślacie się, że kosmetyki, jakich używamy w metodzie OMO są dość ważne. Ja przy pierwszym O nakładam odżywkę, która wynika z mojej równowagi pH, czyli nakładam odżywkę, która dostarczy moim włosom składników, których uważam, że potrzebują. Dzisiaj nałożyłam maskę z proteinami. Czasami używam też maski emolientowo tantowej, jeśli uważam, że włosy potrzebują trochę więcej nawilżenia i dociążenia. Jeśli chodzi o wybór szamponu, nie ma tu większego znaczenia, czy będziemy używać szamponu mocnego z silnymi detergentami, takimi jak sls -y, czy na przykład szamponu delikatnego, takiego jak używam ja. Drugie O, czyli odżywka zamykająca całą pielęgnację, to w moim przypadku zawsze odżywka emolientowa. Ogólnie, tak jak już mówiłam też ostatnio w filmie o pielęgnacji twarzy, Zawsze wszystko co nakładamy na włosy czy na skórę powinniśmy zamknąć czymś olejowym, żeby po prostu te składniki odżywcze nie uciekały z włosów właśnie czy ze skóry. Dlatego ja używam zawsze odżywki emolientowej, która pozwala wygładzić włosy i zamknąć to co dobre w środku. Odgniatanie włosów w bawełnioną koszulkę nie jest elementem metody OMO, natomiast uważam, że jest ważną częścią pielęgnacji nie tylko włosów kręconych i falowanych, ale także prostych. Przerzucając się z wycierania i wyciskania włosów ręcznikiem właśnie na rzecz odgniatania włosów bawełnianą koszulką, unikamy niepotrzebnych zniszczeń, co mocno wpływa na ogólny wizerunek naszych włosów. Podsumowując, metoda OMO sprawdzi się tak naprawdę każdemu, szczególnie osobom, którym zależy na poprawie kondycji włosów. Warto też pamiętać o bawełnianej koszulce, no i dbajcie o swoje włosy, bo wszystkie dobrze wiemy, że bardzo mocno wpływają na nasze samopoczucie. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie znać jak podobał Wam się ten film klikając kciuki w górę albo w dół. Klikajcie też subskrypcji i zapraszam Was na moje pozostałe social media, czyli Facebooka, Instagrama, gdzie pojawiam się myślę trochę częściej niż tutaj na YouTubie. Eee, tymczasem ja się żegnam. Kolejny film będzie w niedzielę i mam nadzieję, że teraz już się będziemy tego planu mocno trzymać. Trzymajcie się, na razie.